Mam do Państwa i do Pana Prezesa Dziewiątka Takra serdeczną prośbę, aby zanim rozpoczniemy dziewiątą sesję, zabrał głos, abyśmy później nie zmieniali już porządku sesji obrad. Czy Pan Prezes mogę teraz zabrać głos? Szanowni Państwo, proszę o chwilę uwagi, a Pana Prezesa Piotrana, proszę o zabranie głosu, mam nadzieję, że jest wyklucie. Dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jakiś czas temu Pan Grzegorz Sapiński, prezydent miasta Kalisza, na której z sesji, na której trwała debata na temat taryfy, przekazał życzenie, by na tej sali woda do picia była w dzbankach i pochodziła z kranu. Drodzy Państwo, powszechnie nam wiadomo, że aby żyć należy pić co najmniej 2 litry wody dziennie. Kaliskie wodociągi dostarczają mieszkańcom wodę do kranów naprawdę wysokiej jakości. Woda jest niezbędna do życia, sygnujemy ją od lat określeniem zdrowa woda. Dla purystów językowych powiem, że nie chodzi o stan wody, bo chorej wody nie ma, natomiast chodzi o określenie, że dobra woda służy naszemu zdrowiu, dobra woda jest dla zdrowia korzystna. W Kaliszu czerpiemy wodę wyłącznie z ujęć Podziemnych. Najgłębsza studnia ma około 300 metrów głębokości. Jest to woda zmineralizowana, a tylko taka służy naszemu zdrowiu. Nie wolno pić wody destylowanej. Nie należy pić wody nadmiernie oczyszczonej, chociażby poprzez filtrację metodą odwróconej osmozy. Natomiast należy pić wodę zmineralizowaną. Zmieniły się kilka lat temu kryteria i definicje wody mineralnej. Kiedyś określano ją sumą zawartości związków mineralnych. W tej chwili o wodzie mineralnej mówi się jako o wodzie pozyskiwanej z ziemi metodami naturalnymi i nieuzdatnianej w sposób sztuczny. Woda wydobywana przez kaliskie wodociągi, szczególnie z ujęcia fabryczna, z ujęcia poznańska i z ujęcia warszawska, jest wodą średnio zmineralizowaną, posiada znaczące zawartości wapnia, magnezu, żelaza, manganu, potasu. To są mikroelementy, które decydują o naszej kondycji i naszym zdrowiu. Od lat promujemy wśród mieszkańców Kalisza picie wody z kranu, kształcąc całe młode pokolenia uczniów kaliskich szkół na terenie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Również społeczeństwo miasta Kalisza jest zachęcane do picia wody z kranu, również poprzez zainstalowane źródełka wody pitnej znajdujące się na terenie Kalisza w czterech punktach, na ulicy Poznańskiej przy ujęciu wody, w Alei Wolności vis witeatru, teatru, na placu Jana Pawła II przy Szkole Muzycznej oraz na terenie przedsiębiorstwa przy ulicy Fabrycznej. Szanowni Państwo, woda w Kaliszu jest wodą wysokiej jakości, i wodą nad wyraz tanią. Pojemność trzech zbanków, które są przed państwem, to wartość jednego grosza. Także zachęcam do picia do woli. Myślę, że dostarczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dzbanki z napisem zdrowa woda z wodociągu kaliskiego będą długo w tym miejscu państwo służyły. Smacznego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo. Witam obecnie na dzisiejszej sesji z Rady Kalisza. Witam Pana posła Józefa Krzyskiego. Witam Państwa Radnych, Pana Prezydenta, Panią i Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziału i Pracowników Urzędu Miejskiego, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta, Komendantów Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Przewodniczący rad oświętowych sołtysów, tym panią sołtys przedstawicieli Kaliski Medi. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali Prezydenta Gulickiego na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1950 roku Otwieram dziewiątą sesję Rady Miejskiej Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 24 radnych, co stanowi kworum, przy którym można odradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję pana przewodniczącego Zbigniewa Łodana. Szanowni Państwo, bardzo proszę o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy świętej pamięci księdza Brałata Bolesława Stefania Kana, zasłużonego dla miasta Kalisza. Dziękuję Państwu. Proszę o zajęcie. składania skargi Pana Tadeuszka Alaka na działalność prezydenta miasta Kalisza przekazany Państwu w dniu wczorajszym. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jasna Jęgiewskiego na działalność Komendanta Straży Miejskiej Kalisza przekazany w dniu dzisiejszym. I projekt uchwały w sprawie zarządzania i podobnych wyborów w jednostce pomocniczej miasta Krawisza przekazany w dniu wczorajszym. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym wpłynęła również autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Ponadto 22 kwietnia do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęło oświadczenie Pana Radnego Eskana Dalgina, wnioskodawcy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza miasta na prawach powiatu o wycofaniu złożonego projektu uchwały. Bardzo proszę Radnego Eskana o odczytanie treści niniejszym oświadczam, że stosownie do brzmienia paragrafu 59 ustęp 1 punkt 4 Statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu cofam złożony przeze mnie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu. Dziękuję. Dziękuję. Proponuję zdjęcie z porządku obrad, piątego numeracji arabskiej, znajdującego się w punkcie piątym rzymskim, projektu uchwały, zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia statku miasta prawach Powiatu. To jest ta propozycja radnego Skarbu Daliń. Proszę Państwa o przegłosowanie zdjęcia z porządku obrad przedmiotowego projektu. Kto jest za? 24, 24 głosy za. Nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Zmienia się zatem numeracja. Punkt szósty. 26. 23. 26. 23. 26. Szanowni Państwo, otrzymałem wiadomość 24. Szanowni Państwo, e, przepraszam. Jeszcze raz bardzo proszę Panie do, do przegłosowanie. Kto jest za? Liczymy. Bóg nie mamy jeszcze maszyny, musimy to dolepsze. Dziękuję bardzo. Czy są głosy przeciwne? Nie widzę. Wstrzymujących nie widzę. Dziękuję. Zmienia się zatem numer 4. Punkt 6 staje się punktem 5. Punkt 7 punktem 6. Punkt 8 punktem 7. Ponadto Proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej podjęcie w sprawie dodatkowych punktów numeracji narazkiej. Punkt ósmy projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kańczak na 2015 rok. Punkt dziewiąty projektu uchwały ustalającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z badania skargi pana Mata Grabowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Punkt dziesiąty projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z badania skargi pana Franciszka Halara na działalność prezydenta miasta Kalisza. Punkt 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jacka Jezierskiego na działalność. komendanta Straży Miejskiej Kalisza. punkt 12. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów w jednostce pomocniczej miasta Kalisza. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obraz o punkt ósmy arabski, znajdujący się w punkcie 5 części, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok. To Proszę. Kto jest za? No. 23 głosy za, w takim razie nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. E, dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 9, a raz w punkcie 8, żywcy projekt uchwały, uchylający uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i trzeba znaleźć skargi pana Matka Grabowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynku. Mieszkamy w Kaliszu. Kto jest za? Znajdujący się w punkcie 5 Rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skarg pana Franciszka Halaka na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Kto jest za? Dziękuję bardzo. 24 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 11 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Jezierskiego na działalność komendanta Straży Miejskiej Kalisza. Kto jest za? 24 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o po punkt 12 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów jednostki pomocniczej miasta Kalisza. Kto jest za? 24 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, wstrzymujących, dziękuję. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę. No. Radny. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W imieniu Klubu Radnych Wszystko dla Kalisza chciałem zgłosić wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały, która miała pierwotnie numer 6 cyfry arabskiej, natomiast obecnie jest numer 5, ponieważ nastąpiła zmiana w porządku obrad. Szanowni Państwo, krótko tylko chciałbym tutaj umotywować to, bo właściwie jedynym powodem podjęcia tej uchwały są podane tutaj w uzasadnieniu przyczyny ekonomiczne. Bardzo lakoniczne, w zasadzie nic nie wyjaśniające. Na komisjach, które odbywały się przed sesją uzyskałem informację, że w zasadzie nie była przeprowadzona żadna analiza ekonomiczna jakie skutki ekonomiczne wywoła podjęcie tej uchwały. Także uzasadnienie uważam jest tutaj w tym przypadku niewystarczające. I jeśli po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej i ewentualnie uzyskaniu opinii gremium, które zostało powołane przez pana prezydenta zespołu doradczego do spraw służby zdrowia, przepraszam, bo nazwy dokładnej nie pamiętam, gdzie w skład wchodzą specjaliści, lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny i z tego, co się orientuję, również nie, było tutaj, nie była tutaj zasięgana opinia. Jeśli Państwo mnie przekonają, będę pierwszą osobą, która zagłosuje za przyjęciem tej uchwały. Natomiast w chwili obecnej uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą uchwałę podjąć w późniejszym czasie po przeprowadzeniu chociażby tej analizy ekonomicznej. Dziękuję Państwu bardzo. Prze pierwszym do głosowania się na komisji i droga Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Advocem do wypowiedzi pana radnego Mirosława. Gabrysiaka. Chciałem powiedzieć, że Zespół Koordynujący do Spraw Ochrony Zdrowia zajmuje się jedynie merytoryczną stroną, a nie ekonomiczną funkcjonowania yy, y, przychodni czy funk funkcjonowania ochrony zdrowia. Także nie ma nic wspólnego z y, Miejskim y, Zarządem y, Obiektów Służby Zdrowia i nie musi się wypowiadać w tej materii. To jest kwestia tylko ekonomiczna. Natomiast jeżeli pan radny nie, nie usłyszał to na komisji mówiliśmy również o ekonomicznej stronie funkcjonowania tego, tej jednostki i tam były wymienione konkretne kwoty, chodziło o kwotę około co najmniej pół miliona złotych rocznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko, co do zespołu koordynującego, to rzeczywiście tutaj Pan y, przewodniczący ma rację y, może tak być, ale nie byłoby błędem zasięgnięcie takiej opinii. Natomiast jeśli chodzi o, o sprawy ekonomiczne, to analizy ekonomicznej po prostu nie było. I jeszcze jedno słowo tylko miasto to nie spółka kapitałowa i nie w każdym wypadku musi być nastawione na zysk, tylko na działanie na rzecz mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja w imieniu mojego klubu chciałem powiedzieć, że my jesteśmy otwarci na rozmowę, na analizę, na ważenie wartości, bilan zysków strat i mam tutaj całkowicie otwartą głowę, żeby wspólnie z Państwem na ten temat pracować, natomiast chcieliśmy się jako klub jednogłośnie przychylić się do wniosku pana radnego Gabrysiaka, poprosić także o państwa do jego wniosku. Rzeczywiście, przysunięcie tego nawet na sesję majową w żaden sposób nie zakłóci ewentualnych państwa, tak jeżeli jesteście zdeterminowani państwa planów co do finału tej likwidacji. Natomiast ona jest rzeczywiście źle przygotowana, źle przedstawiona. Wszystkie parametry finansowe, o których mówił tutaj pan radny Patrycowski, swoimi pytaniami, jak to nazwać, no wymogliśmy, rzuciliśmy na, na stół do rozważań i były z odpowiedziami o aktywa przeniesione z jednej jednostki do drugiej kłopoty, były kłopoty z odpowiedzią na pytanie. Banalnie, to są banalne, proste pytania na temat kosztów stałych, które w ten sposób odejdą. Ten proces likwidacji, przynajmniej tak przedstawiony nam, może celowo, jest w naszej ocenie słabo przygotowany i nic się nie stanie, jeżeli o miesiąc się przeciągnie. A my wtedy będziemy też gotowi na, na rozmowy, analizy i ważenie pewnych wartości oraz rachunku zysków i strat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chociażby na, w tej chwili mamy przykład, jak niejasne są argumenty ekonomiczne dotyczące tej uchwały. Z ust Pana Radnego Lisowskiego słyszyby kwotę pół miliona podaną na komisji. Na Komisji Rozwoju byłem uczestnikiem dyskusji i na moje pytanie o skutki ekonomiczne otrzymałem odpowiedź od Pana Naczelnika Rogozińskiego w kwocie 167 tysięcy złotych, a w uzupełnieniu tej wypowiedzi Pani Wiceprezydent Karolina Pawliczak nie podała żadnej kwoty, a jedynie informację, że będą to dodatkowe zyski ekonomiczne. Już te wypowiedzi świadczą o tym, że na dzień dzisiejszy nie mamy wiedzy umożliwiającej rzetelną pracę nad tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że z opozycji, przynajmniej radni Platformy Obywatelskiej, są otwarci na rozmowę na temat tego projektu. Wydaje mi się, że akurat w gronie radnych Platformy Obywatelskiej to zamierzenie zostało przedyskutowane tyle razy, że to wy możecie tutaj wyjść i mówić jakie są argumenty za. I powinniście poprzeć tę uchwałę, i jestem o tym doskonale przekonany, że takie są Wasze przekonania. Chyba, że przebywanie przez cztery lata w koalicji poprzedniej całkowicie złamało Wasze idee. Być może inne idee ma Pan Eskandarwich, Pan radny Eskandarwich, ponieważ do Państwa dołączył, ale akurat czterech mężczyzn, kolegów z klubu. Myślę, że jest o tym przekonany. Jeśli będziecie potrzebowali dokładnych danych o aktywach, o które były pytane, padały pytania, no to oczywiście to jest do uzyskania. Tylko, Szanowni Państwo, po co mamy ciągle rozmawiać o tym samym? Co mamy wychodzić tutaj i przedstawiać argumenty, że to nie przystoi, a żeby ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, gdzie ma zapewnione dochody, bardzo wysokie dochody, martwił się o to, czy kupić sobie trzeciego Mercedesa i płacił 3 czy 4 zł za metr wynajęcia swojego, swojego gabinetu w przychodni czy przychodni, a człowiek, który ledwo dojeżdża do pierwszego, płacił 9 zł w TBS-ie za metr. Możemy o tym mówić, tylko mieliśmy tu nie uprawiać demagogii, ani populizmu, tylko mówić realnie o rzeczach, które interesują mieszkańców, które są przyszłością naszego miasta. I jeżeli jedne przychodnie mogą wynajmować powierzchnię za 30 zł, to czemu inne mają wynajmować za 3 zł? Tak? Tylko dlatego, że jedni muszą być na normalnym rynku, a inni nie muszą. Dziękuję bardzo. Panowie, że nie w takim ja rozumiem, że za chwilę Pani Pawliczak powie jakie są wartości tych aktywów, o których wspominają na komisji, gdzie wtedy Pani Pawliczak nie była przygotowana do odpowiedzi. Natomiast w drugiej kolejności chciałbym uzyskać informację dość precyzyjną, związaną z harmonogramem likwidacji. Konkretne daty, kto będzie likwidatorem, za jakie wynagrodzenie, do kiedy to ma się wszystko odbyć. To są detale, i my się wtedy zastanowimy, czy ten projekt poprzeć. To pokażę, czy jesteście przygotowani do likwidacji, czy po prostu chcecie to zrobić, a później się będziecie zastanawiać, co z tego wyszło. Eee, przepraszam bardzo, nie, nie, spokojnie, Szanowni Państwo. Eee, proszę bardzo przepraszam. Jeszcze tylko o głosu, jeśli sobie życzy Pani Prezydent, dlatego, że pytała Państwa, czy chcecie zabrać głos? Nikt nie podniósł mandat. Nikt nie podniósł mandat. Prezydent, pytam pani Prezydent, pytanie Pani, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odniosę się do tego, co powiedział Pan Radny Kołaciński, być może niezbyt uważnie przysłuchiwał się na posiedzeniu Komisji, kiedy omawialiśmy ten temat, bo dokładnie przekazywaliśmy wartości pasywów, aktywów. Panie Naczelniku, w takim razie przekażemy taką informację szczegółową Panu Radnemu, bo mówiliśmy dokładnie sumy wartości. Podkreślam jeszcze raz, sprawa ta była omawiana na Komisji Zdrowia, Budżetu, Rozwoju, Środowiska oraz Prawa. Także szczegółowe informacje, jeżeli nawet Pan nie uzyskał, to mógł Pan o nie jeszcze dopytać. Tak zresztą zrobił Pan Radny Grodziński, który w tym temacie się pytał na pierwszej Komisji Prawa i oczywiście taką informację Y, uzyskał. <słuchamy> y. Ale szanowni Państwo, nie ma dyskusji. Słuchamy. Jeśli chodzi o sam harmonogram i y, y, y, y, y wszystkie te... Y, y. Słucham? Jeśli chodzi o harmonogram działań, proszę Państwa, powołany został zarządzeniem prezydenta zespół, który zajmie się likwidacją tej jednostki i tak jak było wcześniej przy likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury, również ten zespół będzie miał za cel opracowanie całego harmonogramu, natomiast podstawą dzisiaj jest uchwała, którą podejmie Rada Miejska. Od tego momentu rozpoczynamy wszystkie inne, całą procedurę, wszystkie czynności, powołanie również likwidatora. Także Panie Radny, brał Pan czynny udział w likwidacji MOKU i zapewne cały szereg czy zestaw zadań Pan zna dokładnie. Proszę się przypatrzeć tej procedurze, będzie ona tożsama. A, a jeszcze y, odpowiem na y, wypowiedź Pana Radnego Mirosława Gabrysiaka. Oczywiście w czasie dyskusji, jeżeli będą takie pytania, to jesteśmy przygotowani, na wszystko odpowiemy. Natomiast Panie Radny, no, y, pochylam się nad tym, że ma Pan interes prawny przy podejmowaniu decyzji nad tą uchwałą. Proszę się też zastanowić pytając, dobrze? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Zawiamy. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja może bardzo króciutko odniosę się do słów Pana Prezydenta tylko bo ja nie rozumiem tej wypowiedzi, dlatego że to jest uchwała o zmianie formy organizacyjnej jednostki, która administruje budynkami, a nie o wielkości czynszów. To tak, tylko taka, taka drobna uwaga. Natomiast z tego co pamiętam, to w programie wyborczym pan mówił, że będzie ułatwienia dla przedsiębiorców, czyli raczej obniżał, a nie podwyższał czynsze. Ale to tak tylko na marginesie. Natomiast pani prezydent, ja nie mam interesu prawnego, ponieważ nie jestem, działam w spółce kapitałowej, nie jestem w organach tej spółki, nie jestem w radzie nadzorczej, nie jestem w zarządzie, nie jestem w komisji rewizyjnej spółki. Także zgodnie z prawem nie mam tutaj żadnego interesu prawnego. Chciałbym, żeby to Państwo wiedzieli. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Zostawiam wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym temacie. Szanowni Państwo, kto jest za zakończeniem dyskusji w tym temacie? Proszę o podniesienie mandatu. Proszę przemyśleć dokładnie. Bardzo dziękuję. 15 głosów. Za. Kto jest przeciwny? Pięć głosów przeciwnych. przeciwnych. Kto się wstrzymał? Cztery głosy wstrzymujące. Wniosek został przyjęty. Dziękuję bardzo. W związku z porządkiem obrad. Czy z porządkiem obrad? Czy ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze jakąś propozycję? Jeśli nie, dziękuję bardzo. E, stwierdzam przyjęcie zdjęcia z porządku obrad w punkcie 5 rzymskim punktu 5, 5, punktu 5 Ryskiego, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Kalisza Miasta na prawach powiatu w Pana Radnego Krajowa, a także przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie 5 rzymskim dodatkowo punktu 8. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza 2015 rok. W punkcie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z badania skargi pana Marka Grabowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Punkt 10 projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i Kalisza z badania skargi pana Franciszka Halata na działalność prezydenta miasta Kalisza. W punkcie 11 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jaska Jezierskiego na działalność Komendanta Straży Miejskiej Kalisza przekazany w dniu dzisiejszym. W punkcie 12 projektu uchwały w sprawie zarządzenia pomocy wyborów w jednostce pomocniczej miasta Kalisza. Z punktu widzenia formalnego proszę o przegłosowanie teraz ze wniosku o zdjęcie. Nie wprowadziliśmy to, ale żeby nie. Był porządek wniosek o zdjęcie z porządku uchwały no, propozycji pana radnego Mirosława Gabrysiaka. Mówimy o projekcie odnoszącym się do kwestia. Głosowaliśmy, głosowaliśmy nad dyskusją. Dla tych wszystkich radnych, którzy może w tym momencie skonko. Głosowaliśmy nad Zakończenie dyskusji, ale nie przegłosowaliśmy całego wniosku formalnego. Był to wniosek formalny pana Mirosława Wawisiaka. Zgadzam się tutaj na, na, na stronę tak? W ten sposób będziemy głosowali. Kto jest za odrzuceniem, nie przyjęciem wniosku pana radnego Mirosława Wawisiaka? Bardzo proszę Tak jest. A jak to jest Szanowni Państwo, w związku z tym, że po głosowaniu, po propozycji zdjęć, zdjęcia wniosek, powstała propozycja Pana Radnego odwrotna, aby, znaczy inaczej po zdjęciu, żeby wprowadzić wniosek, żeby wprowadzić do projektu uchwały, który proponował bardzo dobrze, właśnie o tym mówię, że za szabieście prowadziliśmy dyskusję, dyskusja zakończyła się wnioskiem o zakończenie dyskusji, ale nie przegłosowaliśmy, nie przegłosowaliśmy wniosku o zdjęcie tego punktu i dlatego do tego wracamy. Dobrze? Kto jest za A, A, Przepraszam za przyjęciem. Dziękuję bardzo za przyjęciem. Kto jest za przyjęciem? Przyjęcie wniosku Pana Radnych. Tak, wniosku Pana Radnego Dziękuję, Dziękuję bardzo za pomoc. Kto jest za przyjęciem wniosku? 9 za przyjęte, Pana Głózława Słysiaka, Kto jest przeciwny? 15 głosów, przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Wniosek został wstrzymujący. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 8. sesji Rady Miejskiej. Nie, nie mam ma takiego szeregu. dziękuję za to. E, punkt trzeci. Uczymy się do Państwa. Bardzo dziękuję. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Miejskiej Galiz. Czy mają Państwo uwagę do protokołu z 8 sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt czwarte. Rzymski. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Proszę pana prezydenta o przekazanie sprawozdania z wykonania uchwał rady podjętych na ósmej sesji oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Panie przewodniczący, wysoka rado, oczywiście zaraz przekażę to sprawozdanie, ale chciałem tylko dwa słowa bo korzystając z okazji pana posła, obecności pana posła Aradzkiego, witam serdecznie, e, powiedzieć taką rzecz. Zwróciłem się do parlamentarzystów e, naszego okręgu o stworzenie takiej swoistej oczywiście, bo inna być nie może, koalicji na rzecz e, naszego miasta. I Chciałem państwa poinformować, że powoli spływają e, optymistyczne pisma, że, że, że parlamentarzyści wyrażają E, troskę o nasze miasto i, i, i, i takie różne miłe zwroty. Natomiast e, e, to cieszy i myślę, że, że jednym z pierwszych zadań może być takowe, ponieważ nie dalej, jak kilka dni temu byłem na wyborach do Rady Osiedla e, Zagorzynek i mieszkańcy dopytywali się o jeden z przejazdów pod torami kolejowymi, a omawiałem Miałem się omawiać z panem posłem m.in. kwestie rewitalizacji linii kolejowej z Łodzi do Ostrowa, no my mówimy z Łodzi do Kalisza, bo nam tak ładnie brzmi, w której to będą zawarte między innymi wszelkiego rodzaju prace nad tego typu przejazdami, a sprawa jest niebagatelna, bo to dotyczy osiedla i szczypiorno, i Zagorzynek i piwonice, więc, więc wydaje mi się, że jeżeli z tego Miejsca mógłbym zaapelować, oczywiście poprę to odpowiednim pismem, żeby, żeby pilnować tej sprawy przez, przez naszych parlamentarzystów. To z góry będę zobowiązany, a tu pan poseł Radzki od początku z nami na ten temat rozmawiał, więc no, no to tu, tu jakby jestem spokojny. Także tylko chciałem takie uzupełnienie i nie zabieram więcej czasu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dziękuję Prezydencie. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Rzymski. Podjęcie uchwał w sprawie. Art. 1. Przyjęcia zadań, przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. Strony sesyjne. Pierwsza druga. Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych dotyczą utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Kalisza. Na realizację zadań podjętych porozumieniem wojewoda wielkopolski przekaże miastu Kalisz w Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? 24 głosy za. Nie ma głosu przeciwnych nie ma, wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam, przyjęcie uchwały. A 2. Uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Strony od 3 do 7. Zmiana Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu wynika głównie z konieczności właściwego uregulowania trybu ustalania regulaminu organizacyjnego urzędu. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, Regulaminy organizacyjne uchwalane są przez Zarząd Powiatu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisji. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej w Kralisze. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotej i ulicy Fryderyka Chopina w stronę sesyj... materiałów sesyjnych od 8 do 11. Analiza zagospodarowania przestrzennego terenu oraz analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych miasta wykazała zasadność opracowania planu w rejonie ulicy Złotej i Fryderyka Chopera. Sto konieczne jest rozpoczęcie procedur planistycznych. Jednym z pierwszych elementów jest podjęcie przez organ stanowiący miasta przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje Komisja Rozwoju imienia um. Miasta Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Czajszej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? <tryk> Nie widzę. Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? 24 głosy za który jest radny na sali, więc nie ma głosów przeciwnych wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam, przyjęcie uchwały. A 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Karmisza Miasta na prawa powiatu w materiała sesyjnych od 12 do 14 Zaproponowane zmiany w statucie Kalisza Miasta na Karach Powiatu dotyczą doprecyzowania zapisów w sprawie inicjatywy ustawodawczej mieszkańców Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa Porządku oraz samorządu osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Jednocześnie wnioskując o wprowadzenie poprawki, proszę przewodniczącą Komisji Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, pana Magdalę Spycharską, o odczytanie opinii Komisji. Dzień dobry. Opinia numer 0012.3.50.2015 Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu dnia 29 kwietnia 2015 roku po zapoznaniu się z projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia statutu Kalisza miasta na prawa powiatu pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt uchwały wnioskując o wprowadzenie następujących poprawek. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym w punkcie pierwszym wyrazy w grupie co najmniej 750 mieszkańców zastępuje się słowami grupie co najmniej 500 mieszkańców. W paragrafie pierwszym w punkcie drugim wyrazy listę z podpisami co najmniej 750 mieszkańców zastępuje się słowami listę z podpisami co najmniej 500 mieszkańców. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan radny. Pan panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna rado, szanowni państwo. Po kilku miesiącach pracy w Komisji Prawa porządku publicznego oraz samorządu osiedlowego nad projektem uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców miasta Kalisza udało nam się wypracować kompromis. Kompromis ten był możliwy między innymi dzięki poprawce zgłoszonej przez radnego Tadeusza Skarżyńskiego. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej pragnę podziękować wszystkim radnym, którzy godzinami pracowali nad tym projektem w Komisji Prawa i organizacjom pozarządowym, a w szczególności Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej KIM. Proszę wszystkich koleżanki i kolegów radnych o głosowanie za przyjęciem tego projektu. Dziękuję bardzo. Proszę, pani Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, chciałam krótko odnieść się do tego projektu. Chciałam powiedzieć, że podjęcie takiej uchwały przez Radę Miejską. Oznaczać będzie nie mniej, nie więcej, że koalicja jest partnerem gotowym popierać słuszne inicjatywy i z którym można dojść do porozumienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, podczas posiedzenia komisji, która zajmowała się tym tematem w poprzednim tygodniu, gdzie dyskutowaliśmy nad dwoma jeszcze wtedy projektami, zaproponowałem koledze Eskanowi Darwichowi, aby zdjął swój projekt, abyśmy z komisji wyszli z jednym projektem. Powiedziałem, że jak uniesie się ponad ambicje polityczne i będzie chciał zrobić coś dla mieszkańców Kalisza i wycofa swój projekt, że mu na sesji podziękuję i chciałem to niniejszym zrobić. Bardzo dziękuję Panie Radny. dziękuję. Tak, Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przyłączam się do tych wszystkich wystąpień i naprawdę z całego serca bardzo dziękuję, bo okazuje się, że kiedy jest Ważna sprawa dla mieszkańców. Potrafimy wszyscy stanąć ponad podziałami i że wszystkie partie polityczne są obywatelskie, stowarzyszenia są też dla mieszkańców i możemy współpracować i z NGO-sami. I myślę, że warto by było, żeby ta koalicja, o którą apelowałem, była rzeczywista, a nie tylko taka kokieteryjna żeby ładnie wyglądała. I wydaje mi się, że dojdziemy do takiego momentu jeszcze w tej kadencji, że ci, co mają przeprosić, przeproszą, ale poza Radą, nie będziemy tu robić cyrków i wszyscy będziemy pracować dla dobra naszego miasta. Dokładnie. Dlatego, że myślę, że nasze miasto, warte jest tego, żeby się nie kłócić, tylko żeby wspólnie pracować, a jeśli ktoś ma jakieś talenty, umiejętności, to można je wykorzystać we wspólnej pracy. Dlatego myślę, że w tej sali naprawdę niewiele jest osób takich, które przedkłada tylko i wyłącznie swoje ambicje nad dobro miasta. Jeśli takie osoby poprosimy, żeby się usunęły w cień, no to tam oczywiście będą sobie krzyczały od czasu do czasu, puszczą jakieś paszki w miasto, i tak dalej. Ale generalnie przecież zawsze większość ludzi jest dobrych, dobrze nastawionych, optymistycznie działających dla swojego miasta i, i pokazuje e, wiele przykładów, że można wspólnie pracować i osiągać wielkie cele, mimo że idee przyświecają nam bardzo różne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za wystąpienie. Czy ktoś z chciałby zabrać głos w tym punkcie, Jeśli nie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do przegłosowania poprawki. Przechodzimy do przegłosowania poprawki. Kto z Państwa jest za? 24 głosy za, który jest radny, nie ma głosów przeciwnych, nie ma wstrzymujących. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do przegłosowania uchwały wraz z poprawką. Kto jest za? 24 głosy za. Nie ma głosów przeciwnych. Nie ma wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z poprawką. Przechodzimy do punktu piątego likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaziszu, strona 21 i 22. Z dniem 31 sierpnia 2015 roku likwiduje się Samorządowy Zakład Budżetowy o nazwie Miejski Zarząd Obiektów zdrowia w Kalisza. Jego dotychczasowe zadania przejmie Zarząd Samorządowy Zakład Budżetowy o nazwie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliście. Zaproponowana liklacja przyczyni się do uzyskania korzystniejszych efektów ekonomicznych dla budżetu miasta Kaliszy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisji. Komisja Prawa, Porządu Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej,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 Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Podejmując uchwały radni jako przedstawiciele mieszkańców muszą brać pod uwagę skutki jakie dane rozwiązanie będzie miało dla wszystkich Kalisza. I w przypadku tej uchwały o likwidacji Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia skutki będą rozciągały się na większość mieszkańców miasta. W przychodniach pod zarządem mzoz zarejestrowanych jest prawie 100 tysięcy osób, w tym 80 tysięcy mieszkańców Kalisza. Podejmując tę uchwałę musimy mieć na względzie warunki, w jakich będzie odbywał się proces leczenia Kalisza. Pamiętacie Państwo zapewne horror, jaki przeżywali Kaliszanie po przeniesieniu tzw. wieczorynki z przychodni na polnej do szpitala, gdzie w w nieodpowiednich warunkach, na wąskich korytarzach, w tłoku, ludzie oczekiwali na pomoc medyczną. Przychodnie pod zarządem MZOZ-u były dotychczas przykładem porządku, dbałości i właściwego zagospodarowania. Po remontach, dociepleniach wyposażone windy spełniały wszystkie wymogi NFZ-u, dając pacjentom przyzwoity poziom techniczno-użytkowy obsługi. Powinniśmy zadać sobie pytanie. Czy przenosząc zarządzanie przychodniami do mzbm możemy spodziewać się utrzymania substancji przychodni na tym samym wysokim poziomie? Czy chorzy, cierpiący ludzie oczekujący na przyjęcie do lekarza mogą liczyć na skuteczne i sprawne działanie mzbm -u? Czy MZBM podciągnie poziom obsługi w górę, czy raczej ściągnie go w dół? Tego dziś nie wiemy. Pewne jest jednak, że Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia ma praktycznie stuprocentową ściągalność należności czynszowych i pojem, pomijalne w praktyce zaległości najemców. Z tych pieniędzy wykonywano remonty i inwestycje w przychodniach. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia jako jedyny w Kaliszu samorządowy zakład budżetowy nie otrzymywał dotacji z kasy miasta. Jeśli przyjmiemy tą uchwałę, to pieniądze MZOZ-u trafią do wspólnego kotła w MZBMie. Skutki takiego rozwiązania łatwo sobie wyobrazić. Łatwo sobie wyobrazić postępującą degradację substancji lokalowej przychodni. I kolejne pytanie, czy chcemy doprowadzić do tego, aby pacjentom czekającym do lekarza tym sypał się na głowę, czy woda kapała. Dlaczego zatem Pan Prezydent uparcie forsuje tą uchwałę? Też nie trudno się domyślić. Chcę zniszczyć wszystko, co kojarzyć się może Kaliszanom z sukcesami Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza w obszarze ochrony zdrowia. Białe soboty do kosza. Programy profilaktyczne na półkę. Zarządzający przychodniami Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia do likwidacji. I druga przyczyna proszę Państwa można będzie podpompować trochę wyniki i kondycje mzbm bo przecież średnia ściągalność czynszów w sprawozdaniach wzrośnie, a pieniądze zamiast na przychodnie można będzie przeznaczyć na łatanie dziur w mzbm -ie. Prawie wprost mówił o tym pan radny Piotrowski, twierdząc, że w przychodniach nie trzeba inwestować przez najbliższych kilka lat. Szanowni Państwo, wspominałem tutaj o Komisji Rozwoju, która miniony wtorek się odbyła. Na moje zarzuty o brak analiz skutków proponowanych rozwiązań pani wiceprezydent Pawliczak odpowiedziała, iż trwa kontrola w Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia i dała do zrozumienia, że ta kontrola dopiero wskaże argumenty. Miał to być zapewne w jej mniemaniu argument za przyjęciem uchwały. I powiem szczerze, że, że mnie Zatkało, zapomniałem nawet zagłosować na tej komisji. Proszę Państwa, na całym świecie rozsądni menadżerowie najpierw zbierają informacje, potem je analizują, a na końcu podejmują decyzje. Pan Prezydent razem z Panią Wiceprezydent proponują nam inne rozwiązanie. Kontrola w toku, danych brak, analiz zero, a radni mają głosować uchwałę. To jest zła praktyka, proszę Państwa i Panie Przewodniczący, jeszcze raz zgłaszam formalny wniosek o wycofanie projektu tej uchwały z obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, Panie Prezydencie, dziękuję Panie Prezydencie za to, że Pan wspomniał chwilę temu, że jeden klub opozycyjny jest gotowy do dyskusji na ten temat. W takim razie, Panie Prezydencie, proszę wskazać osobę, podległą Panu albo inną, która będzie mogła merytorycznie w takiej dyskusji uczestniczyć. Bo te informacje, które rzekomo zostały przedstawione, znaczy kompletnie nie zostały przedstawione na Komisji budżetowej, później zdawkowo zostaje przedstawiony na Komisji Rozwoju i Pani Pawliczak się pod nimi podpisuje, że wartość nieruchomości, umów to jest około 6 milionów złotych niecałe i twierdzi, że to są wszystkie aktywa. Ja zadałem bardzo proste pytanie. Jaka jest wartość aktywów tego ośrodka, która przejdzie pod zażądaniem do MZBM. -u. Pytanie jest dlatego proste, bo chciałbym ocenić dzisiejszą wartość aktywów, a następnie bilans otwarcia, który przeprowadzi pan likwidator. Chyba, że pan likwidator zrobi bilans zamknięcia i otwarcia, ale pani Pawliczak nie umiała na takie pytanie odpowiedzieć. W związku z tym, panie prezydencie, niech pan skaże, Ja zadam jeszcze kilka pytań i może rozwijemy te wątpliwości i platforma zagłosuje za. Natomiast dzisiaj nie wiemy nad czym głosujemy. Podstawowym elementem, panie prezydencie, w uzasadnieniu tej uchwały są wartości ekonomiczne, a my nie wiemy o jakim majątku rozmawiamy. Mam wrażenie, że pani Pawliszak nie wie co to są aktywa. Bo to nie tylko nieruchomości, nie tylko umowy związane z przychodami. I tyle. Dziękuję bardzo. Czy pan pan się jakimś wnioskiem? Formułowanie. Wskazać osoby na dyskusji dyskutujemy. Dobrze. Bardzo proszę, zwłaszcza się państwem, komisarz rezonsji. Panie prezydencie, panie przewodniczący. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, usłyszeliśmy tutaj o tłoku na korytarzach po przeniesieniu wieczorynki ze słów radnego Konowki. Panie Radny, ja mogę Pana zapewnić, że w momencie przejęcia przez MZBM przychodni i opieki nad nimi korytarze nagle się nie zwężą. Niech Pan o to będzie spokojne. Miejsca będzie tyle samo co wcześniej. Jeżeli chodzi o programy zdrowotne, chciałem się od nich, że te programy zdrowotne dla mieszkańców, one są dostosowywane do realiów, które istnieją. Tak? One są dostosowywane do potrzeb mieszkańców, a nie do tego, a nie do potrzeb przychodni. Tak? I będą odpowiednio ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Natomiast jeżeli chodzi co do ściągalności czynszów, niskie czynsze bardzo łatwo się ściąga. Mogę Pana o tym zapewnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Nie chcę tutaj absorbować uwagi Szanownego Państwa długo Dlatego powiem bardzo krótko. Był już czas, że jedna z przychodni na ulicy Browarnej była administrowana przez MZBM. I wobec groźby tego, że sanepit zamknie tą przychodnię, lekarze tam pracujący na ulicy Browarnej zwrócili się do Wysokiej Rady czy do Pana Prezydenta o to, aby administrację przejął Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia. I dopiero wtedy, po przejęciu tej, tego administrowania, udało się dostosować tą przychodnię do norm sanepidowskich, które umożliwiły, że funkcjonuje ona do dzisiaj. To jest, to jest autentyczny przykład i nie ma potrzeby tutaj gdybać czy rozważać, co by było, bo taki, takie coś miało miejsce, to był chyba rok 2005 albo 2006, o ile dobrze pamiętam. A druga sprawa. Nie zawsze konsolidacja, która ostatnio jest taka modna, że konsolidujemy wszystko wtedy jest taniej i lepiej. Tak było z Miejskim, czy z miejskim Zakładem Obsługi Administracji Szkół, czy żeby mnie nie pomylił. Był taki, taki twór, który zajmował się obsługą gospodarczą, administracyjną szkół. Tak też dla oszczędności, dla ekonomii, żeby było taniej. No i Okazało się, że to był jednak wielki niewypał. Także nie zawsze te zmiany, bez przeprowadzenia dogłębnej analizy ekonomicznej mają sens. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Ludzie interesujący się sprawami samorządowymi w Kaliszu z pewnością pamiętają o tym, że za odległych już czasów, kiedy prezydentem miasta był dzisiejszy radny Zbigniew wodarek podjęto decyzję o likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej. W zakładzie było zatrudnionych wielu pracowników, stan bazy lokalowej nie był najlepszy. Choć wybudowano w tym czasie również nową przychodnię na ulicy Polnej ale to było, tak jak powiedziałem, już w dalekiej historii. Jednym z elementów, jakby kroków podjętych wówczas, powołano mi do życia Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, który miał nadzorować budynki przyjęte po byłym zozie. W mojej ocenie w pierwszych latach funkcjonowania Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia dobrze wykonywał swoje obowiązki, do których był powołany. Zmienia się kraj, zmienia się kalisz. Ewaluował również Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia. W ostatnich latach z coraz to większą częstotliwością pojawiają się jednak pytania pozostające, zwłaszcza ostatnio bez odpowiedzi, dotyczące ekonomicznego uzasadnienia potrzeby dalszego funkcjonowania tej instytucji. Przez wielu określanej ostatnio jako państwo w państwie, czy towarzystwo wzajemnej adoracji. Nie chcę się wpisywać w słowa, które powiedział radny Gabrysiak że, o, o sukcesach stowarzyszenia, bo gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że to miejsce jest często określane jako sztab wyborczy państwa stowarzyszenia. Czy dziś stać miasto Kalisz na otrzymanie takiego podmiotu? Pytałem wielu Kalisząt podczas ostatniej kampanii wyborczej i wierzcie mi Państwo, że trudno było mi wytłumaczyć im sens utrzymania takiej struktury w dotychczasowym kształcie. Jak bowiem wytłumaczyć, że w instytucji, która zarządza dziewięcioma budynkami jest zatrudnionych osiem osób. 6,5, ale 8 osób, z czego połowa z tych ludzi. Nie mówi, powiedziałem o osobach dokładnie, precyzyjnie. Z czego połowa z tych ludzi posiada uprawnienia emerytalne. Jak ludziom wytłumaczyć, że w jednym mieście funkcjonują dwa należące do miasta podmioty zajmujące się substancją lokalową? Miejski zarząd budynków mieszkalnych oraz Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia. Jak ludziom wytłumaczyć, że w każdej z tych instytucji jest oddzielny prezes, główna księgowa? Jeśli mówię już o prezesie Miejskiego Zarządu Budynków Służby Zdrowia, to z ostatniego oświadczenia majątkowego, który jest opublikowany za 2013 rok, czyli nie za ostatni rok, Dochód z, z tytułu pracy w Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia Pana Prezesa wyniósł ponad 50, 95 tysięcy złotych i był niewiele niższy od dyrektora y, zarzą, y, Zarządu Budynków Mieszkalnych. I proszę porównać skalę. Dyrektor y, Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia zarządza dziewięcioma budynkami a dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zarządza, uwaga, 566 budynkami, 181 komunalnymi, 257 lokalów we wspólnotach, procentowe udziały w 29% i w prywatnych jeszcze 99%. Albo jeszcze, żeby Państwu jeszcze pokazać skalę, to zarządza ponad 6 tysięcy, tysięcy, 6 tysięcy lokali mieszkalnych. Ale dokładnie 6107, jak już tutaj będą Przepraszam. Mówię o tym, bo jedynym powodem do likwidacji wiecie wszyscy Państwo. Są powody ekonomiczne. Wynagrodzenia w Miejskim Zakładzie Obiektów Służby Zdrowia to nie tylko wynagrodzenia pana dyrektora. Koszt utrzymania kilku etatów w tej jednostce w 2014 roku, o ile dobrze zapisałem podczas jednej z komisji, która zajmowała się tym tematem, wyniósł ponad 508 tysięcy złotych. A średnie wynagrodzenie w tej jednostce było wiele wyższe niż wynagrodzenia pracowników innych jednostek należących do miasta. Z drugiej strony zdecydowana większość pracowników tej jednostki, to powiem kolejny raz, otrzymuje emerytury. To sprawia, że w przypadku likwidacji te osoby nie zostaną pozbawione środków na życie i nie trafią na garnuszek pomocy społecznej, jak Państwo chcieli zrobić, gdy zwalnialiście z pracy dzisiejszego prezydenta miasta Kalisza. W przypadku inwestycji w tych budynkach potrzebne są konsultacje w wielu dziedzinach takich merytorycznych fachowców posiada zatrudnionych u siebie na stałe Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, a Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia ich nie posiada, co powoduje, że musi każdorazowo zlecać ich zadania na zewnątrz. Co powoduje również dodatkowe koszty, których nie można uniknąć likwidując tą instytucję. Gdyby po zakończeniu procesu likwidacji w tej jednostce uzyskać tylko 500 tysięcy oszczędności, Rocznie. Uważam, że to, te oszczędności będą większe, ale tu oczywiście tak uważam. To przy dzisiejszej cenie obiadu dla dzieci w kaliskich szkołach, którego koszt zbiorowym żywieniu na pewno nie przekroczy 7 zł, to za, za jeden obiad, to można by kupić ponad 71 tysięcy takich obiadów. Wierzcie mi Państwo, że warto, żeby w Kaliszu żadne dziecko nie było głodne. A potrzeb słodczych w naszym mieście jest bardzo, bardzo wiele i każda złotówka uzyskana z jakichkolwiek oszczędności w naszym mieście, wierzcie mi Państwo, że zostane, zostanie spożytkowana lepiej niż dotychczas dla dobra Kalisza i jego mieszkańców. I dodam jeszcze kończą... Panie Przewodniczący, ostatnie zdanie. Tylko chcę się jeszcze odnieść do jednego zdania moich poprzedników. Likwidacja Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia nie wpłynie w żaden sposób na poziom świadczonych usług w tych lokalach. Wszyscy o tym dokładnie wiemy, bowiem każdy podmiot startuje w postępowaniu przetargowym i uzyskuje za to świadczenie należne środki. W związku z tym nie wierzę, żeby miało to jakikolwiek wpływ, ta likwidacja, przeniesienie do innego podmiotu zarządzającego. Na poziom świadczonych usług w mieście Kaliszu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Prezydent, oczywiście, Panie Sekretarzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, yy, może tak, słowo komentarza tylko do tego, co mówił Pan Radny Jacek Konopka odnośnie e, Miejskiego Zakładu i MZWM-u, no przecież jak Pan był wiceprezydentem, no to miał Pan nadzór nad jednym i nad drugim. No to jak mogło jedno być takie złe, a drugie takie dobre dla Kalisza? No. Natomiast, natomiast, e, zresztą nadzór miał Pan nie tylko tam, ale to już został mniejszy w tą stronę, natomiast jeśli chodzi o wskazanie, e, o które prosił Pan Radny Radosław Kołaciński. E, Twierdzi Pan, że jak przygotowywało coś, przygotowała likwidację moku poprzednia koalicja, to wszystko było hiper, super przygotowane, a teraz jest inaczej. Przecież również najpierw podejmowaliśmy uchwałę o likwidację, a dopiero potem wchodziło zarządzenie, gdzie likwidator przedstawiał harmonogram i tak Ale mam taką propozycję. Bo jak ja mówię, że chodźcie z nami, to nie mówię tak, żeby rzucić na wiatr, no bo przecież nie wierzę, żeby to pan był od tak? tylko pan podejrzewam jest poważnym facetem, który jakby coś do mnie miał, to by mi powiedział wprost. Więc jeżeli uważa pan, że może pan pomóc w tej kwestii, to ja rozszerzę to zarządzenie w zespole likwidacyjnym. Zapraszam pana do pracy i pan sprawdzi, że wszystko jest transparentnie. Dziękuję uprzejmie. Tak, ale pozwoli to bardzo dobrze, dobrze. Jeśli Pan jasno, to się do też też ma Dziękuję Panie Prezydencie. Skorzystam z tej uprzejmości, jeżeli będzie taka sposobność. Natomiast do tej pierwszej części Pana wypowiedzi odnośnie boków, jak było, przedtem, na jak jest teraz. No Panie Prezydencie, no miała być zmiana. A nie ma. Zmiana. Znasz tam. Zmiana. Jest zmiana. E, dziękuję za głosy, Do adwoże zgłaszam się Panda i Jacwonka. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Tak, zawitę Paniła. Panie Przewodniczący, nie do końca adwocem, bo ta sytuacja troszeczkę nam się tutaj, ta dyskusja rozwinęła, w związku z tym, ja pozwolę sobie wykorzystać, wykorzystać swój czas. Zresztą. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Ale aż tak długo nie, myślę, nie zajmować Państwu czasu. Szanowni Państwo, padło tutaj kilka argumentów w tej dyskusji, i do niektórych warto się odnieść. Pan radny Witoń, nazywając dyrektora Czarnyszkę prezesem, troszeczkę się zagalopował. Mamy do czynienia z samorządowym zakładem budżetowym, nie ze spółką miasta. I to jest kolejny obraz wiedzy, jaką koalicja ma na temat kierowanego przez siebie i poddawanego likwidacji zakładu. Proszę Państwa. I sprawa merytoryczna, jeżeli chodzi o e, funkcjonowanie zakładów. Dotychczasowe kilka miesięcy działania koalicji pokazało, że państwo bardzo sprawnie potraficie wymieniać e, kierowników jednostek, naczelników, dyrektorów, prezesów. E, I e, nie ma w tej e, sprawie żadnej przeszkody, żeby w dobrze funkcjonującej organizacji jeżeli e, kierownictwo jest Państwa zdaniem w e, wieku i e, nie dosyć sprawne do kierowania jednostką, żeby zmienić kierownictwo, a nie likwidować jednostkę, która zapewnia dobrą obsługę e, majątku, na którym e, leczonych jest e, większość e, Kalisza. Co do niskich czynszów, tutaj Pan Radny Lisowski mówi, że niskie czynsze łatwo ściągać. Proszę Państwa, tak niskie są czynsze, że podam przykład jednego z podmiotów. To jest Szpital Chorób Płuc na Wolicy, który z zasobów, mimo tych niskich czynszów, a oni chyba mieli jedne z najniższych, zrezygnował z pomieszczeń na rogatce i przeniósł się do innego prywatnego zasobu, całkowicie e, samodzielnie podejmując tą decyzję i e, niewątpliwie kierując się rachunkiem ekonomicznym. W związku z tym mit o niskich czynszach uważam że za trochę przesadzony. I wypowiedź Pana Prezydenta odnośnie mzwm i Miejskiego Zarządu Obiektu Służby Zdrowia i, i nadzoru nad nim. Proszę państwa, właśnie ostatnie 8 lat przekonuje mnie do tego i zapewniam państwa, że wiem co mówię, iż e, przychodnie nie powinny być zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i w przeciwieństwie do tego, o czym jest przekonany radny Witoń, poziom obsługi mieszkańców się obniżył, a nie chodzi o kontrakty z nfz to chodzi o to, w jakich warunkach lokalowych będą przyjmowani pacjenci. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panu Czy ktoś? Bardzo proszę panu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Rady. No oczywiście zmianą jest to, że likwidujemy jednostkę, która powiela te same działania i generuje koszty. No przecież, no nie oszukujmy się, no, no, no ileż można to samo robić? No, yy, tak naprawdę, no powiedzmy prawdę w tej sali, tak? To jest to, z czym szliście do wyborów 4 lata temu, tylko nie można było tego zmienić, bo... No bo nie można było zmienić, no. A my to robimy, no więc jak robimy coś, o czym byliście przekonani od wielu lat, no to... No to co przyjdzie to i tyle. Dziękuję bardzo. Pani Prezydent Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odniosę się jeszcze do słów Pana Kołacińskiego, który poucza, ale też proponuje się trochę douczyć Panie Radny, dlatego, że taka jest procedura. Najpierw podejmujemy uchwałę likwidacyjną, później dokonujemy kolejnych czynności, czyli zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania likwidatora plan, harmonogram, będzie Pan w zespole, zapraszam, liczę na, oczywiście na Pana wiedzę w tym przypadku, tak? A jeśli chodzi o te argumenty, które zostały tutaj przedstawione przede wszystkim przez radny Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza, chcę Państwu powiedzieć tak, oczywiście w 2000 roku była to słuszna decyzja co do przekształcenia, co do tego, że wiele osób nie straciło pracy, co do tego, że substancja miejska była odpowiednio zagospodarowana, tylko niestety zdarzyło się tak, że przez te 15 lat decyzja ta ewaluowała a może decyzje które podejmowane były w miejskim zarządzie obiektu służby zdrowia i stworzyliście państwo i nie bójmy się tego tutaj powiedzieć bo była to przecież ta tajemnica poliszynela stworzyliście państwo państwo w państwie państwo w państwie stowarzyszenia wszystko dla kalisza Wiele argumentów zostało tutaj już podniesionych, ja nie chcę ich powielać, że był drugi zakład, który właściwie wykonywał te same czynności, administrowanie, zarządzanie, nadzorowanie nieruchomości, miejskich nieruchomości, pensje pana dyrektora, osoby, które mają świadczenie uprawnienia emerytalne zatrudniane, wiele umów i zleceń, które były podpisywane w tym miejskim zarządzie. Ale wie Pan, Panie Radny Konopka, tak zastanawiam się, kiedy siedziałam dzisiaj i patrzyłam na Pana, zastanawiam się, czy Pan ma odwagę występować dzisiaj tutaj, czy jest to tak naprawdę bezczelność. Bo wiemy już, już dzisiaj wiemy, że nieskutecznie, nieodpowiednio nadzorował Pan NZBM. No co do KTBS-u trudno się wypowiedzieć w jakimkolwiek pozytywnym zdaniu od panu, o Panu. Ale jeśli chodzi o Miejski Zarząd Obiektu Służby Zdrowia, mówił Pan, że przekaże taką informację o kontroli doraźnej. Otóż Pan Prezydent podjął decyzję, że kontrola będzie kompleksowa, problemowa. Bo wypisałam sobie parę rzeczy i może warto byłoby się nad tym zastanowić. Brak nadzoru, większość zleceń, większość inwestycji, które były przeprowadzone nie miało żadnych zapytań, nie było co do tych inwestycji przeprowadzonych zapytań ofertowych. Dwie firmy praktycznie nieustannie realizowały te remonty w tej jednostce. Brak kosztorysów, brak protokołów odebrania inwestycji. Mam dalej mówić? Kto się podpisze pod, pod tą uchwałą, będzie wiedział, co to znaczy. I zapewniam Państwu, że. Przeniesienie części majątku do MZBM-u spowoduje, że z jednej strony będziemy mieli ogromne oszczędności, ale z drugiej strony odpowiedni nadzór nad tego typu jednostką. A Pan, Panie Radny proponuje zastanowić się nad swoim dotychczasowym postępowaniem. Dziękuję. E, dziękuję bardzo. Głos udzielam Pani Radny. Proszę, dlatego, że e, Pani Radna była zgłoszona, a Państwa Bardzo proszę Pani Radna Joanna. Szanowni Państwo, ja nie chciałabym wracać do historii powstania Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia, bo już wiele na ten temat tutaj na tej sali powiedziano i dowiedzieliśmy się, jaki to był ten Miejski Zarząd, jak powstał, dlaczego powstał, pomyje już też się wylały, bo tutaj słyszałam bardzo dużo takich uwag nieciekawych pod adresem tej jednostki odnośnie czynszów, że takie niskie, proszę Państwa, czynsze, to zostały ustalone, pod uwagę był brany stan techniczny przede wszystkim budynków. To było główną, głównym wskaźnikiem, który wpłynął na takie, a nie inne czynsze. Przychodnie rzeczywiście były w bardzo złym stanie i te stawki stanowiły załącznik do uchwały Rady, która była wtedy podejmowana. Ja bardzo się cieszę, że udało się w Kaliszu taką restrukturyzację przeprowadzić. Byliśmy jednym z pierwszych miast w ogóle w Polsce, w byliśmy pierwszym miastem, które taką uchwałę podjęło i ten miejski zarząd, który był powołany, on się sprawdził. Proszę Państwa, no, być może historia już w tej chwili jest, nie chciałabym już do tej historii wracać, ale tyle uwag co ja tutaj słyszałam na przykład ze strony Pana Lisowskiego, że no niskie czynsze to można ściągnąć bardzo łatwo. No i, i to co tutaj kolega mój powiedział to dlaczego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej WOLICA przenosi się ze swoją działalnością do prywatnego zoz -u. Ja tego nie rozumiem. widocznie tam warunki były zdecydowanie lepsze i niższe były najprawdopodobniej czynsze, bo my o tym po prostu nie wiemy. No oczywiście to, co robiła koalicja w poprzedniej kadencji, wszystko jest złe i niedobre, proszę państwa, tutaj pan Lisowski też mówił, że te programy będą podlegały ocenie, też były te programy niedobre. Zapytajcie państwo mieszkańców naszego miasta, ile osób mogło skorzystać z tych badań profilaktycznych. Ja zdaję sobie sprawę, że trzeba nowe programy wprowadzać, że mogą być to też programy edukacyjne, ale wydaje mi się, że nasze społeczeństwo potrzebuje pomocy. Nie tylko wysłuchiwania, co należy jeść, co należy robić, ale konkretnych działań. Proszę Państwa, mamy bardzo wielu ludzi starszych w podeszłym wieku. Zresztą tutaj Pan Przewodniczący interesuje się tym tematem, bo w kampanii wyborczej między innymi mówił, że kieruje, będzie kierował swoje działania właśnie w tym kierunku, że myśli o urządzeniu jakiegoś powstaniu, jakiegoś nowego działu dla tych starszych ludzi, żeby ich wspierać, rehabilitować. No a tutaj, jeżeli chodzi o programy profilaktyczne, które były, które miały na celu wczesne wykrywanie chorób, zapomina, uważa, że jest to niepotrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo do, do głosu. Bardzo proszę o pomocę, panie, prezydent. panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ pada tutaj y, co jakiś czas y, sytuacja związana z y, odejściem szpitala y, w wolicy z lokali użytkowych na Rogatce, to chcę powiedzieć, że szpital nie poszedł na tańsze, tylko po prostu struktura majątkowa, tak to nazwijmy, administracyjna, tam gdzie wynajmuje, czyli obecnie w pomieszczeniach Medixu, jest po prostu lepsza. Ma tam również lepszy sprzęt, natomiast warto również dodać, że te pomieszczenia zostały wyremontowane również w mojej ocenie z zasadą niegospodarności za kwotę prawie 70 tysięcy przez, obec, przez obecnego Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektu Służby Zdrowia. Pomieszczenia oczywiście na rogatce. Będziemy również to bardzo szczegółowo badać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. ktoś z Państwa. Bardzo proszę, Pan bardzo bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący. Ja do Pani Pawliczak. Tam mówiła, że niedouczony i tak dalej. No, ja zadałem pytanie Panu Prezydentowi, żeby wskazał osobę do dyskusji. No, nie wskazał Pani do dyskusji. Nie wiem z jakiego powodu, nie wskazał Pani do dyskusji. Może Pan Prezydent przemyślał, to już jego sprawa. Natomiast warto, żeby Pani otworzyła sprawozdanie finansowe tej jednostki. Po lewej stronie jest tabelka, która się nazywa aktywa, Po prawej są pasywa. Trzeba przeczytać i powiedzieć. Ja składałem wniosek na komisji budżetowej, żebym przed sesją dostał te informacje. Tych informacji nie ma. W związku z tym, że nie ma tych informacji, jesteście państwo do tego nieprzygotowani, na proste pytania nie umiecie odpowiedzieć. Nasz Klub się w tej decyzji wstrzyma podczas głosowania. Bardzo dziękuję za głos. Czy, to pan Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby chciałbym skończyć dyskusję? Dobrze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście tym razem ad Pani Wiceprezydent Pawliczak znana jest z ciętego języka i pokazywała niejednokrotnie na tej sali. Stąd też kierując bezpośrednio pod moim adresem pewne zarzuty czuję się zobowiązany, żeby zabrać głos. Pani Wiceprezydent od początku straszy mnie kontrolami i postępowaniami prokuratorskimi z tytułu mojego nadzoru nad jednostkami miasta. Ja chciałbym zauważyć, że również w poprzedniej kadencji Wydział Kontroli Wewnętrznej prowadził kontrolę w tych jednostkach i wyniki były pozytywne. Ten sam Wydział Kontroli Wewnętrznej, który dzisiaj to robi, w tym w samym bądź podobnym składzie osobowym. Dodatkowo prowadzone były kontrole przez Najwyższą Izbę Kontroli i również wyniki były pozytywne. Dlatego już raz na tej sali mówiłem, że nie obawiam się spotkania z prokuratorem, bo uważam, że to zewnętrzna, obiektywna jednostka i tam wszystko zostanie wyjaśnione. Natomiast myślę, że dzisiaj pani wiceprezydent trochę się zagalopowała z tą bezczelnością i ja tą piłeczkę chciałbym w Pani stronę odbić. Proszę się nad sobą zastanowić i czasami opłaca się mówić prawdę, a nie tylko stawiać bezpodstawne zarzuty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w tym temacie nie ma. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy, proszę Państwa, w pierwszej kolejności jest wniosek pana radnego Jacka Konowki o zdjęcie tego projektu uchwały. Pan Jacek Konowka postawił ten wniosek podczas sesji ma takie prawo wszystkim tym, którzy wyjaśniam. Dlatego najpierw musimy przegłosować wniosek formalny. Kto z Państwa jest za podjęciem czy przyjęciem wniosku pana radnego piasta ja Ponowni? Kto jest za odjęcie wniosku Pana Radnego Jacek Polonii. 10 głosów za. Kto jest przeciwny? 15 głosów przeciw Nie ma głosów wstrzymujących. Wniosków przeciw. Przechodzimy do przegłosowania całej uchwały. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie mandatu. 15 głosów za. Kto jest przeciw? 5 głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do szóstego zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kaksza na lata 2015-2029, strony 23 do 36. Podjęcie uchwały dotyczy zmian w załączniku nr 2a wykaz przedsięwzięcia to wieloletniej finansowej, które wprowadzono na podstawie wniosku kierownika z inwestora i partnera społecznego, dyrektora zarządu publicznego oraz naczelnika wydziału rozwoju miasta i inwestycji. Projekt uchwały omówiło i pozytywnie zaopiniowały w części merytorycznej Komisja Prawa, porządku publicznego oraz samorządu odziedzowego, Komisja Rodziny, Zdrowia. Komisja Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Całościowo projekt uchwały pomówiła i Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kaliszynie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za. Proszę policzyć dokładnie. Trzech policzyć za? za. jest kto jest przeciwny? Przeciwny jesteś? Dziękuję. E. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję Państwu. Stwierdzam przyjęcie uchwały. W szanowni Państwo, jest godzina 10.45. Ogłaszam przerwę do godziny 11.15. Do 11.15 znawiam obrad. Dziękuję Państwu.